Czy obecnie możesz uzyskać prawo jazdy bezterminowe, szczególnie jak po badaniach lekarskich, w ośrodkach referencyjnych otrzymałeś prawko terminowe? Cześć, nazywam się Darek Kaśnicki i tradycyjnie zaczynam od zapytania internauty. Witam Czy jest jakakolwiek szansa na zmianę prawa jazdy na bezterminowe za jazdę po alkoholu na rowerze także czasami rower też boli? Rok temu miałem przygodę, która skończyła się wizytą w WOMP-ie, do chwili zatrzymania prawo jazdy miałem bezterminowe, aktualnie jest ono ważne na 15 lat, czyli do 2027 roku, czyli prosta matematyka przed kamerą, badania w WOMP-ie były w roku 2012. I zasadnicze pytanie, czy jeżeli udam się do lekarza uprawnionego, zostanę zbadany, mój stan zdrowia bez przeszkód pozwoli mi na wystawienie zaświadczenia o bezterminowym prawie jazdy, to czy jest jakakolwiek szansa na zmianę wpisu w samym prawie jazdy? Oczywiście na sam koniec podziękowania internauty za moją odpowiedź, którą mimo wszystko przekażę ogółowi. Ale do rzeczy odpowiadając na to pytanie. Nie ma już bezterminowych praw jazdy. Proszę sobie zapamiętać, z dniem wprowadzenia ustawy o kierujących pojazdami, bodajże 19 stycznia 2013, nie ma już bezterminowych praw jazdy w Polsce. Przynajmniej nowych bezterminowych praw jazdy. Maksymalny termin prawka kategorii B jest na 15 lat. To samo dotyczy A, czyli motorów, T i traktorów, oczywiście B do E E do B Tak więc na miejscu internauty cieszyłbym się tutaj, że w ogóle że w tym WOMP nie dali mu na 2 lata, lub jakiś inny ciekawy, krótszy termin, czy niewiele dłuższy, czyli powiedzmy na rok czy na 3 lata, jak to bywa w innych womp -ach. Zapamiętaj też jeszcze raz: w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy za badania powódce prędzej możesz prawko stracić niż odzyskać i to aż na 15 lat. Gwoli przypomnienia: prawa jazdy na ciężarówki i autobusy są tylko 15-letnie. Jeżeli teraz szybko sprawdzasz swój dokument i patrzysz, że mimo wszystko masz prawo jazdy bezterminowe i cieszysz się z głupot, które gadam, Smutna wiadomość, Ciebie też czeka wymiana prawa jazdy na terminowe, o ile pamiętam z jakiegoś harmonogramu rozpocznie się ona w 20 2028 roku, jest rozpisana na 5 lat, na pewno będzie, bo nakłada ten obowiązek na to, przynajmniej na Polskę, prawo unijne. Oczywiście mały dylemat, nie wiem, czy badanie lekarskie będzie wtedy obowiązkowe, czy nie będzie. Czy wymiana prawa jazdy będzie tak na przykład jak przy dowodzie osobistym, że idziesz do urzędu, patrzysz, dowód utracił termin ważności. No i o ile pamiętam, po swoim dowodzie wymiana mojego prawka była bezpłatna i bez badań. Oczywiście nie liczę kosztów zdjęć. No i straconego czasu. Pożyjemy, zobaczymy. No, na sam koniec, jak wiesz, że najwięcej dyskusji tutaj się toczy na moim blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl. Tam Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli wideo oglądasz na YouTubie, blog jest jakimś sensowniejszym miejscem do odwiedzenia. Natomiast jeżeli jesteś typowym YouTubersem, YouTubeowiczem. Oczywiście, zapraszam Cię tutaj do komentarza poniżej, jak Ci się spodobało to wideo, oczywiście daj lajka, wklej na Facebooka, do naszej klasy, na Twittera, czy na jakikolwiek inny portal społecznościowy, na którym często, że tak powiem, zaglądasz. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. No tak, przy okazji zdają w tej chwili prawko na motor, ale jak już poddałem się wcześniej badaniom lekarskim, aby uzyskać profil kandydata na kierowcę, no mój znajomy lekarz dał mi też orzeczenie terminowe i to na 15 lat, także już niedługo mam nadzieję, jak zdam to prawko pozbędę się prawka bezterminowego na nowe terminowe. No i też na 15 lat. Aby było jasne, od lat jeżdżąc szeźwiutki, uczciwie przyznam, że drzewie i różnie bywało w starych dobrych czasach. No i gdzie tutaj dziejowa sprawiedliwość? Bye bye, Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia.